Trzeba Jest fajny bo wpływa pod każdy most No właśnie taki Jest niski i katamarany można tutaj wszędzie pływać gdzie tylko można Ja To będę. Dobrze przełknię sobie To bardzo fajne miejsce przełknię Tak, widziałem co no widocznie zdecydowanie fajnie było na No właśnie aż się zdziwiłem, bo poszliśmy na to no to na który widzi o tym Ładnie, nie? Ale cichutki Bardzo się To jest jak elektryczna, jak jakaś coś w górę wystarczy Pani, ja woda. Pani, a nie, bo Tak się Nie. Aniu nie nie, Jezus, Mogę nie sobie posiedzieć tak na zaraz. To był teraz Znaczy mówię ten sam problem, co pan może że nie ma czasu na nic. Słucham? ten sam problem, że na nic nie ma szansu ale wie pan, jak pan byłby kupić, to stawiam na nocówkę no, ja też mam generalnie głównie stoi i wystawiłem już ją do sprzedania bo już naprawdę używam ją czasami, jak nie skończyłem no. a jak ten wypłynę? bo mam z przyczepą, że wszystko jest do sprzedania stoi, jak stoi na śmieszne pieniądze a 180 toni amerykańskie ma nie Ale to ale by... gdzie go pan gdzieś tu utrzyma, czy z norma? E, ja Panie, Marina. mandaryna. Panie, waluta. Senkowało 200 litrów paliwa. i czujesz i właśnie kurde.